Uprość wyrażenie, 3 razy pierwiastek arytmetyczny z 500x do sześcianu. Spróbujemy rozbić to, co mamy pod znakiem pierwiastka na kwadraty. Wyciągniemy z nich pierwiastki, a reszta zostanie pod znakiem. Pamiętajcie, to jest pierwiastek arytmetyczny. Ten symbol oznacza dodatni pierwiastek kwadratowy z danej liczby. Zastanówmy się nad tym. Czy da się rozbić 500x do trzeciej na kwadraty i nie kwadraty? 500 nie jest kwadratem, x do trzeciej też nie. Spróbujmy podziału na czynniki pierwsze. Może coś się znajdzie. 500 dzieli się przez 5. To po prostu 5 razy 100. Już pewnie widzicie, że 100 jest kwadratem. To przecież 10 razy 10. Nie zauważyliście? No to dzielimy dalej. Proszę, 100 równa się 2 razy 50. 50 to 2 razy 25, a 25 to 5 razy 5. Zauważcie kwadraty. Są dwie dwójki. Dwójka się powtarza. I jest też 5 razy 5. Powiedzmy, że 100 równa się 10 razy 10, albo 2 kwadrat razy 5 kwadrat. Jedno i drugie ułatwia nam sprawę. Teraz x do sześcianu. Ten x do sześcianu pod pierwiastkiem oznacza po prostu x kwadrat razy x. Kwadrat razy coś, co kwadratem nie jest. Napiszmy to wszystko pod znakiem pierwiastka. To wyrażenie jest równe 3 razy… Zostawię trochę miejsca… 3 razy… 500… Przedstawię w postaci 100 razy 5 a 100 jako 10 kwadrat. To jest 10 kwadrat. Nie trzeba było tego robić, ale lepiej widać kwadraty. 4 razy 25 to iloczyn kwadratów. Zapisuję więc 10 do kwadratu... 10 kwadrat razy 5, to jest 500. Rozpiszę jeszcze x do sześcianu. To będzie x kwadrat razy x. x kwadrat razy x. Przedłużę znak pierwiastka. Z własności potęgowania wiemy, bo przecież pierwiastkowanie to podnoszenie do potęgi ułamkowej, wiemy, że można zapisać to tak. 3 razy pierwiastek z 10 do kwadratu 3 pierwiastki z 10 do kwadratu, razy pierwiastek… Zrobię to tak, razy pierwiastek z 5… razy pierwiastek kwadratowy z x kwadrat… razy pierwiastek z x. Uprośćmy to wszystko. Pierwiastek z 10 do kwadratu, czyli ze 100, wynosi… 10. Z plusem. Minus 10 do kwadratu to także 100, ale pierwiastek arytmetyczny ma tylko wynik dodatni. To będziemy mieli 10. 5 nie jest kwadratem. Zostawiamy pierwiastek z 5. Pierwiastek z x kwadrat. Na pewno będzie Was kusiło, żeby powiedzieć, wychodzi x. Pierwiastek z x kwadrat to x. A jeśli x jest liczbą ujemną, co wtedy? Powiedzmy, że x równa się minus 2. W takim razie x kwadrat to 4, a pierwiastek arytmetyczny z 4 to 2. Liczba dodatnia. Nie powiemy więc, że to jest x, tylko wartość bezwzględna z x. I taki właśnie wynik wpisujemy. Nie obchodzi nas, czy x jest plus czy minus. Bierzemy plus dlatego powiem, że to wartość bezwzględna. Tak nakazuje pierwiastek arytmetyczny. Uprośćmy to trochę. Mnożenie jest przemienne, kolejność się nie liczy. Pomnóżmy to, co mamy przed znakiem pierwiastka, a potem pierwiastki. Mamy więc Mamy więc 3 razy 10 razy wartość bezwzględna z x. 3 razy 10 to 30. Czyli 30 razy wartość bezwzględna z x. Razy pierwiastek z 5. Razy pierwiastek z 5. I razy pierwiastek z x. Pierwiastek z x. A ten iloczyn, pierwiastek z 5 razy pierwiastek z x, można zapisać jako pierwiastek z 5x. Iloczyn czynników o jednakowych potęgach to jest to samo co iloczyn tych czynników do wspólnej potęgi. Ułamkowej, bo to jest pierwiastek. Uprościliśmy wyrażenie do 30 razy wartość bezwzględna z x razy pierwiastek z 5x.